Oglądaj cykl wykładów na kanale Last Days Pastor. Ostatnie proroctwo Starego Testamentu zapisane w trzech ostatnich wersetach proroctwa Malacjasza. Wyrocznia, słowa Pana do całego świata, oto ja pośle wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień Pana. Nim Pan Bóg skończy z tym światem ogłasza swoją wyrocznie, okazując w tych ostatnich dniach planety ziemi i ludzi mieszkających na niej swoją łaskę i miłosierdzie, przesyłając swoje orędzie przez Eliasza proroka. Jak Jonasz ogłaszał zburzenie Niniwy, tak samo przysłany przez Pana Boga prorok Eliasz ogłasza zniszczenie całej ziemi. Niniwa uratowała się przed zniszczeniem, a na ziemi uratują się nieliczni, którzy uwierzą w to, co głosi Eliasz prorok. A potem będzie sąd ostateczny nad żywymi i umarłymi. Jedni pójdą do życia wiecznego, a drudzy zostaną wrzuceni do jeziora ognistego. To nie znajomość proroctw, ani znajomość 666, ani znajomość apokalipsy uratuje ciebie, lecz słuchanie i spełnianie rad ostatniego proroka. Moje bogate doświadczenie biblijne od ponad 50 lat i bezkompromisowa postawa pomoże tobie w tym przygotowaniu. Seria wykładów w duchu i mocy Eliasza pomoże tobie w osiągnięciu zbawienia. Jest jeszcze trochę czasu nim nastanie koniec, więc poszukuję 144 tysiące osób, które potraktują poważnie te ostrzeżenia i chcą być zbawionymi. Polecam serdecznie wykłady Jarosław Woźniak.